Jan Kochanowski, Treny. Motto i dedykacja. Tales sunt hominum mentes quali pater ipse, Jupiter auctiveras lustravit lumine terras. Orszuli Kochanowskiej, Wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, Która cnót wszystkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, Nagle nieodpowiednie w niedoszłym wieku swoim z wielkim, a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła, Jan Kochanowski niefortunny ojciec swojej namilszej dziewce z łzami napisał Nie maszcie, Orszulo moja. Tren pierwszy Wszystki płacze, Wszytki płacze, wszystkie łzy heraklitowe. I lamenty, i skargi symonidowe, Wszystkie troski na świecie, Wszystkie wzdychania, i żale, i frasunki, i rąk łamania, Wszystki a wszystki zaraz w dom się mój noście, A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomóżcie, Z którą mię niepobożna śmierć rozdzieliła I wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Tak więc smok. Upatrzywszy gniazdko kryjome, Słowiczki liche zbiera, A swe łakome gardło pasie. Tymczasem matka szczebiece u Boga, A na zbójce coraz się miece. Prózno. Bo i na same okrutnik zmierza, A ta nieboga ledwie umyka pierza. Pruzno płakać, podobno drudzy rzeczecie. Cóż, przebóg żywy, nie jest prózno na świecie. Wszystko prózno. Macamy, gdzie miękcej w rzeczy, A ono wszędy ciśnie, Błąd wiek człowieczy. Nie wiem, co lżej, czy w smutku jawnie żałować? Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować? Tren drugi Jestlim kiedy nad dziećmi piórko miał zabawić, a kwoli temu wieku lekkie rymy stawić bodaj, bych był raczej kolebkę kołysał I z drugimi, nieważnym, mamką pieśni pisał, Którymi by dziecinki noworodne spiły I swoich wychowańców lamenty tuliły Takie fraszki mnie zbierać pożyteczniej było, Nizli, w co mnie nieszczęście moje dziś wprawiło Płakać nad głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny i skarżyć się na srogość ciężkiej prozerpiny, ale mużyć w obojgu jednakiej wolności nie mógł. Owo minął jako w dordzałości do wcipu coś ranego. Na to mnie przygoda gwałtem wbiła, i moja nienagrodna szkoda. Ani mi teraz łacno dowiadać się o tym, jaka mnie z płaczu mego czeka cześć na potem. Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę. A cudzej śmierci płacząc, sam swe kości suszę. Prózno to. Jakie szczęście ludzi naszladuje, tak w nas albo dobrą myśl, albo złą sprawuje. O prawo krzywdy pełne! O znikomych cieni sroga, nieubłagana, nieużyta ksieni! Takli moja orszula jeszcze żyć na świecie, nie umiawszy, musiała w ranym umrzeć lecie, i nie napatrzawszy się jasności słonecznej, poszła nieboga widzieć krajów nocy wiecznej, a bodaj ani była świata oglądała, co bowiem więcej, jeno ruta śmierć poznała. A miasto Pociech, które winna z czasem była rodzicom swym, w ciężkim je smutku zostawiła. Tren trzeci. Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. Zdałaś się ojca Twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niżlibyś Ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z ranym rozumem Twoim, z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły Twoje przyszłe cnoty. O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony, jakożem ja dziś po Was wielce zasmucony. A Ty, pociecho moja, już mi się nie wrócisz, na wieki ani mojej tęsknicy okrucisz. Nie lza, nie lza, jedno się za tobą gotować, a stopeczkami twymi ciebie naszladować. Tam cię ujrzę, da Pan Bóg, a ty więc drogimi rzuć się, Ojcu, do szyję ręczynkami swymi. Tren czwarty Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje, żem widział umierając miłe dziecię swoje. Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedordzały, a rodzicom nieszczęsnym serca się krajały. Nigdyćby ona była bez wielkiej żałości mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości i serdecznego bólu w którymkolwiek lecie mnie, by smutnego była, odbiegła na świecie, ale ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy, nigdy smutniejszy nie mógł być, ani tęskliwszy. A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem swoim siła pociech przymnożyć mogła oczom moim a przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i Persefonie ostatniej się stawić, nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, której równia nie widzę w tej tu śmiertelności. Nie dziwuję ni obie, że na martwe ciała swoich namilszych dziatek patrząc, skamieniała. Tren piąty jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemię ku górze macierzyńskim śladem, jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem schodząc. Te, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, mydleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej Upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej na milszej Orszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało od ziemi się co wznióswszy, duchem zaraźliwym srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym u nóg, martwa upadła. O zła Persefono, Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono? Tren szósty Ucieszna moja śpiewaczko, safo słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała tęś nadziei już po sobie okazowała, nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając, jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym całą noc prześpiewa gardłkiem swym ucieszonym. Prędkość mi nazbyt umilkła. Nagle cię sroga śmierć spłoszyła, moja wdzięczna szczebiotko droga. Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosnkami i tę trochę teraz płacę sowicie łzami. A tyś, ani umierając, śpiewać przestała, lecz matkę ucałowawszy takiej żegnała. Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę, ani za twym wdzięcznym stałem miejsca zasiędę przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać, domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać. To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny przypominać więcej, był jej głos ostateczny. A matce, słysząc żegnanie tak żałościwe, Dobre serce, że od żalu zostało żywe. Tren siódmy Nieszczęsne ochędustwo, Żałosne ubiory mojej namilszej córy. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, Żalu mi przydajecie. Już ona członeczków swych wami nie odzieje, Nie masz, nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Już letniczek pisany i uploteczki wniwecz, I paski złocone, matczyne dary płone. Nie do takiej łożnicy moja dziewko droga Miała cię mać u Boga doprowadzić. Nie takąć dać obiecowała wyprawę, jakąć dała. Gie złeczkoć tylko dała, a lichą tkaneczkę. Ojciec ziemię brałeczkę w główki włożył. Niestetyż i posak, i ona w jednej skrzynce zamkniona. Tren ósmy. Wielkiś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała. wszystkich w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować to tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczyre pustki w domu. Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Tren dziewiąty. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią, wszystki rządzę. Wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, A człowieka tylko nie w anioła odmienić, Który nie wie, co boleść, frasunku nie czuje, Złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Ty, wszystkie rzeczy ludzkie, masz za fraszkę sobie, Jednaką myśl, tak w szczęściu, Jako i w żałobie zawsze niesiesz. Ty śmierci na mniej się nie boisz, Bezpieczna, nieodmienna, Niepożyta stoisz. Ty bogactwa, nie złotem, nie skarby wielkimi, Ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika Upatrujesz pod dachem złodzonym, A uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, Kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja człowiek, Którym lata swoje na tym strawił, Żebych był ujrzał progi twoje, Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony I między insze, jeden z wiela, policzony. Tren dziesiąty Orszulo moja wdzięczna, Gdzieś mi się podziała, W którą stronę, w którą się krainę udała, Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona i tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe charon jeziora wiezie i napawa zdrojem niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem? Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? Czyli się w czyśćcu czyścisz, jeśli z strony ciała jakakolwiek zmazeczka na tobie została? Czyś po śmierci tam poszła, kiedyś pierwej była, niżeś na mą ciężką żałość? urodziła? Gdzieśkolwiek jest, jestliś jest. Lituj mej żałości, a nie możesz li w onej dawnej swej całości pociesz mnie jako możesz, a staw się przede mną lubo snem, lubo cieniem lub marą. Nikczemną. Tren jedenasty Fraszka cnota, powiedział Brutus porażony. Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony. Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć przypadku złego uchowała? Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Kędy jego duch wienie, żaden nie ulęże, prawli, krzywli, bez braku każdego dosięży. A my, rozumy swoje, przed się udać chcemy, hardzi między prostaki, że nic nie umiemy. Wspinamy się do nieba, Boże tajemnice upatrując ale wzrok śmiertelnej i tępy na to. Sny lekkie, sny płoche nas bawią, które się nam podobno nigdy nie wyjawią. Żałości, co mi czynisz? Owa już oboje mam stracić i pociechę, i baczenie swoje? Tren dwunasty. Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował dziecięcia, Żaden bardziej nadmię nie żałował, A też ledwe się kiedy dziecię urodziło, Co by łaski rodziców swych tak godne było. Ochędożne, posłuszne, karne, niepieszczone, Śpiewać, mówić, rymować, jako co uczone, Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę, Obyczaje panieńskie umieć i zabawę, Roztropne, obyczajne, ludzkie, nierzewniwe, dobrowolne, układne, skromne i wstydliwe. Nigdy ona poranu karmie nie wspomniała, aż pierwej Bogu swoje modlitwy oddała. Nie poszła spać, aż pierwej matkę pozdrowiła i zdrowie rodziców swych Bogu poruczyła. Zawsze przeciwko ojcu wszystkie przebyć progi, zawsze się uradować i przywitać z drogi, Każdej roboty pomóc, do każdej posługi Uprzedzić było wszystkie rodziców swych sługi. A to w tak małym wieku sobie poczynała, Że więcej nad trzydzieści miesięcy nie miała. Tak wiele cnót, jej młodość i takich dzielności Nie mogła znieść. Upadła od swejże bujności, Żniwa, Niedoczekawszy. Kłosie mój jedyny, Jeszcześ mi się był, nie stał, A ja, Twej godziny nie czekając, Znowu Cię w smutną ziemię sieję. Ale pospołu z Tobą Grzebę i nadzieję, Bo już nigdy nie wznidziesz, Ani przed mojema wiekom Wiecznie zakwitniesz Smutnymi oczema. Ren trzynasty Moja wdzięczna Orszulo Bodaj ty mnie była albo nie umierała Lub się nie rodziła Małe pociechy płacę wielkim żalem swoim Za tym nieodpowiednim pożegnaniem twoim Omyliłaś mnie jako nocny sen znikomy Który wielkością złota cieszy smysł łakomy Po tym nagle uciecze a temu najawi z onych skarbów jeno chęć, a rządzą zostawi. Takeś ty mnie, orszulo droga, uczyniła, wielkieś nadzieje w moim sercu roznieciła, po tym mię smutnego nagle odbierzała i wszystkie moje z sobą pociechy zabrała. Wzięłaś mi, zgoła mówiąc, dusze połowice. Ostatek przy mnie został na wieczną tęsknicę. Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, A na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydróżcie. Orszula Kochanowska tu leży, Kochanie ojcowe albo raczej płacz i narzekanie. O pakeś to niebaczna śmierci udziałała, Nie jać onej, ale mnie ona płakać miała. Tren czternasty Gdzie te wrota nieszczęsne, Którymi przed laty puszczał się w ziemię Orfeus, Szukając swej straty? Żebych ja też, tąż ścieżką swej namilszej córy, Poszedł szukać, i on brud mógł przebyć, Przez który srogi jakiś przewoźnik wozi blade cienie I w lasy niewesołe cyprysowe żenie. A ty mnie nie zostawaj, wdzięczna lutni moja, Ale ze mną pospołu pójdź aż do pokoja surowego Plutona. Owa go to łzami, to tymi żałosnymi zmiękczywa pieśniami, Że mi moje na milszą dziewkę jeszcze wróci, A ten nieuśmierzony we mnie żal ukróci. Zginąć ci mu nie może, tuć się wszystkim zostać, Niech się tylko niedoszłej jagodzie da dostać. Gdzieby też tak kamienne ten Bóg serce nosił, żeby tam smutny człowiek już nic nie uprosił? Cóż temu rzec? Więc tamże już za jedną drogą zostać, a z duszą zaraz zewlec troskę srogą. Tren piętnasty. Erato złotowłosa i ty wdzięczna lutni, skąd pociechę w swych troskach biorą ludzie smutni. Uspokójcie na chwilę strapioną myśl moje, póki jeszcze kamienny w polu słup nie stoję, lejąc ledwie niekrwawy płacz przez marmur żywy żalu ciężkiego pamięć i znak nieszczęśliwy. Mylę się? Czyli patrząc na ludzkie przygody, skromniej człowiek uważa i swe własne szkody? Nieszczęsna matko, jeśli przyczytać możemy nieszczęściu, co przegłupi swój rozum cierpiemy. Gdzie teraz twych siedm synów i dziewek tak wiele? Gdzie pociecha? Gdzie radość i twoje wesele? Widzę czternaście mogił, a ty nieszczęśliwa. I podobno tak długo nad wolą swą żywa obłapiasz zimne groby, w których, ach niebogo, składłaś dziateczki swoje zagubione srogo. Taki więc kwiaty leżą kosą podwieczone, albo deszczem gwałtownym na ziemię złożone. W którą nadzieję żywiesz? Czego czekasz więcej? Czemu śmiercią żałości nie zbywasz co prędzej? A wasze prędkie strzały albo łuk, co czyni, niepochybny o i mściwa bogini, albo z gniewu, bo winna, albo więc z litości. Dokonajcie przeboga jej biednej starości. Nowa pomsta, nowa kaźń hardą myśl potkała. Dziatek płacząc niobę, sama skamieniała. I stoi na sypilu, marmor nieprzetrwany, jednak i pod kamieniem żywią skryte rany. Jej bowiem łzy serdeczne skały przenikają, i przeźroczystym z góry strumieniem spadają, skąd zwierz i ptastwo pije. A ta, w wiecznym pęcie, tkwi w rogu skały wiatrom szalonym na wstręcie. Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie, ale samże jest martwym, samże grobem sobie. Tren szesnasty Nieszczęściu kwoli, a swojej żałości, Która mnie prawie przejmuje do kości, Lutnią i wdzięczny rym porzucić muszę. Ledwie nie duszę. Żywem, czy mięsen obłudny frasuje, Który kościanym oknem wylatuje, A ludzkie myśli tym i owym bawi, Co błąd najawi. O błędzie ludzki! O szalone dumy, Jako to łacno pisać się zrozumy, Kiedy powoli świat mamy, A głowa człowieku zdrowa. W dostatku będąc, ubóstwo chwalemy, W rozkoszy żałość lekce szacujemy, A póki wełny skąpej prządce staje, Śmierć nam zajaje. Lecz kiedy nędza albo żal przypadnie, Ali żyć nie tak, jako mówić snadnie. A śmierć dopiero w ten czas nam należy, Gdy już k nam bierzy. Przecz z płaczem idziesz, Arpinie wymowny z miłej ojczyzny. Wszak nie Rzym budowny, Ale świat wszytek miastem jest Mądremu widzeniu twemu. Czemu tak bardzo córki swej żałujesz? Wszak się ty tylko sromoty wiarujesz. Inże wszelakie u ciebie przygody? Ledwie niegody. Śmierć, mówisz, straszna tylko niezbożnemu. Przedrze się tobie umrzeć, cnotliwemu, nie chciało. Kiedyś przedotkliwą mowę miał podać głowę. Wywiodłeś wszystkim, nie wywiodłeś sobie. Łacniej rzec widzę niż czynić i tobie, Pióro anielskie, duszę toż w przygodzie, Co i mnie bodzie. Człowiek, nie kamień, A jako się stawi fortuna, Takich myśli nas nabawi. Przeklęte szczęście, Czyż snać gorzej duszy, Kto rany ruszy? Czasie, porządnej ojcze niepamięci, W co ani rozum, ani trafią święci, Zguj smutne serce. A ten żal surowy wybi mi z głowy. Tren XVII. Pańska ręka mię dotknęła, wszytkę mi radość odjęła. Ledwie w sobie czuję duszę, i tę podobno dać muszę. Lubo wstając gorę, jaśnie, lubo padnąc słońce, gaśnie. Mnie jednako serce boli, a nigdy się nie utoli. Oczu nigdy nie osuszę. I tak wiecznie płakać muszę, muszę płakać. O mój Boże, kto się przed Tobą skryć może? Próżno morzem nie pływamy, próżno w bitwach nie bywamy. Ugodzi nieszczęście wszędzie, choć podobieństwa nie będzie. Wiodłem swój żywot tak skromnie, że ledwe kto wiedział o mnie, a zazdrość i złe przygody nie miały mi w co dać szkody. Lecz Pan, który gdzie tknąć, widzi, a z przestrogi ludzkiej szydzi, zadał mi raz tym znaczniejszy, czymem już był bezpieczniejszy. A rozum... Który w swobodzie umiał mówić o przygodzie Dziś ledwe sam wie o sobie. Tak mię podparł w mej chorobie. Czasem by się chciał poprawić, A mnie ciężkiej troski zbawić, Ale gdy siędzie na wadze, Żalu ruszyć nie ma władzy. Próżne to ludzkie wywody, Żeby szkodą nie zwać szkody. A kto się w nieszczęściu śmieje, ja bych tak rzekł, że szaleje. Kto zaś na płacz lekkość wkłada, słyszę dobrze, co powiada, lecz się tym żal nie hamuje. Owszem, wietrzy przystępuje, bo mając zranioną duszę, rad i nierad płakać muszę. Co znać nieczęść. To ku szkodzie I zelżywość serce bodzie. Lekarstwo to, przebóg żywy, Ciężkie na umysł troskliwy. Kto przyjaciel zdrowia mego, wynajdzi co wolniejszego. A ja za tym łzy niech leję, Bom stracił wszytkę nadzieję, By mnie rozum miał ratować. Bóg sam mocen to hamować. Tren osiemnasty. My, nieposłuszne panie dzieci Twoje, Szczęśliwe czasy swoje rzadko Cię wspominamy, Tylko rozkoszy zwykłych używamy. Nie baczym, że to z Twej łaski nam płynie, A także prędko minie, kiedy po nas wdzięczności nie uznasz, Panie, za Twe życzliwości. Miej nas na wodzy. Niech nas nie rozpycha doczesna rozkosz licha. Niechaj na Cię pomniemy, przynajmniej w kaźni, gdy w łasce nie chcemy. Ale ojcowskim nas kasz obyczajem, boć przed Twym gniewem stajem tak, jako śnieg niszczeje, kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje. Zgubisz nas prędko, wiekuisty panie, jeśli nad nami stanie twa ciężka, boska ręka. Sama niełaska jest nam sroga męka. Ale od wieku twoja lutość ci słynie, a pierwej świat zaginie niż Ty wzgardzisz pokornym, chocia był długo przeciw Tobie spornym. Wielkie przed Tobą są występy moje, lecz miłosierdzie Twoje przewyższa wszytki złości. Użyj dziś, Panie, nade mną litości. Tren dziewiętnasty albo sen. Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała zamknąć i zemdlonego upokoić ciała. Ledwie mię na godzinę przed świtaniem swymi sen leniwy obłapił skrzydły czarnawymi. Na ten czas mi się matka właśnie ukazała, a na ręku orszulę moją wdzięczną miała Jaka więc popaciorek do mnie przychodziła, skoro z swego posłania rano się ruszyła? Giezłeczko białe na niej, włoski pokręcone, twarz rumiana, a oczy ku śmiechu skłonione. Patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzeczy. Śpisz, Janie? Czy ciężkość twoja zwykła piecze? Za tym ciężko westchnął i tak mi się zdało, żem się ocknął, a ona, pomilczawszy mało, znowu mówić poczęła. Twój nieutolony płacz, synu mój, przywiódł mnie w te tu wasze strony z krain bardzo dalekich, a łzy gorzkie twoje przeszły aż i umarłych tajemne pokoje. Przyniosłem ci na ręku wdzięczną dziewkę twoje, aby się mógł oglądać jeszcze, a te swoje serdeczną żałość ujął, która tak ujmuje sił twoich i tak zdrowie nieznacznie twe psuje, jako ogień suchych not obraca w perzyny, darmo nie upuszczając najmniejszej godziny. Czyli nas już umarłe macie zastracone i którym już na wieki słońce jest zgaszone? a my, owszem, żywiemy żywot tym ważniejszy, czym nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy. Ziemia w ziemię się wraca, a duch z nieba dany miałby zginąć ani na miejsca swe wezwany? Oto się ty nie frasuj, a wiesz niewątpliwie, że twoja namilejsza orszuleczka żywie. A tu więc takim ci się kształtem okazała, jakoby się śmiertelnym oczom poznać dała ale między anioły i duchy wiecznymi jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swymi rodzicami się modli, jako to umiała z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała. Jeśli rzeć też stąd troście że jej lata pierwej są przyłomione, niż tego świata rozkoszy zażyć mogła? O biednej i płone rozkoszy wasze! które tak są usadzone, że w nich więcej frasunków i żałości więcej. Czego ty doznać możesz sam z siebie naprędzej? Ucieszyłeś się, kiedy z dziewki swej tak wiele, żeby pociecha twoja i ono wesele mogło porównać z twoim dzisiejszym kłopotem? Nie rzeczysz tego, widzę. Także trzymaj o tym, jakoś doznał, ani się frasuj że tak rana Twojej ze na milszej dziewce śmierć zesłana. Nie od rozkoszyć poszła, poszłać od trudności, od pracy, od frasunków, od złez, od żałości. Czego świat ma tak wiele, żeby też co było w tym doczesnym żywocie człowieczeństwu miło, musi smak swój utracić. Przewielkość przysady, a przynajmniej przebojaźń nieuchronnej zdrady. Czegóż płaczesz, przeboga? Czegóż nie zażyła? Że sobie swym posagiem pana nie kupiła, że przegróżek i cudzych fuków nie słuchała? Że boleści w rodzeniu dziatek nie uznała, ani umie powiedzieć, czego jej troskliwa matka doszła, co z większym utrapieniem bywa, czy je rodzić, czy je grześć. Takieć pospolicie przysmaki wasze, Czym wy sobie świat słudzicie? W niebie szczyre rozkoszy, A do tego wieczne, Od wszelakiej przekazy wolne i bezpieczne. Tu troski nie panują, Tu pracy jej nie znają, Tu nieszczęście, tu miejsca przygody nie mają, Tu choroby nie najdzie, Tu nie masz starości, Tu śmierć łzami karmiona, nie ma już wolności. Żyjem wiek nieprzeżyty, Wiecznej używamy dobrej myśli, Przyczyny wszystkich rzeczy znamy. Słońce nam zawsze świeci, Dzień nigdy nie schodzi, Ani za sobą nocy niewidomej wodzi. Twórcę wszechrzeczy widziem w Jego majestacie, Czego wy, w ciele będąc, Próżno upatrzacie. Tu w czas obróć swe myśli, a chowaj się na te nieodmienne Synu mój rozkoszy Boga. Doznałeś, co świat umie i jego kochanie. Lepiej na czym ważniejszym zasać swe staranie. Dziewka twoja dobry los możesz wierzyć wzięła, a właśnie w swoich rzeczach sobie tak poczęła, jako gdy kto, na morze nowo się puściwszy, a tam niebezpieczeństwo wielkie obaczywszy, woli nazad, do brzegu. Drudzy, co podali żagle wiatrom, na ślepe skały powpadali. Ten mrozem zwyciężony, ten od głodu zginął, rzadki, co by do brzegu na desce przypłynął. Śmierci zniknąć nie mogła, by też dobrze była one dawną Sybillę wiekiem swym przeżyła. To, co miało być po tym, uprzedzić wolała. Tym, że mniej tego świata nie w czasów doznała. Drugie, po swych namilszych rodzicach zostają i ciężkiego siroctwa nędzne doznawają. Wypchną drugą za męża, leda jako z domu, a majętność zostanie, sam to Bóg wie komu. Biorą drugie i gwałtem, a biorą i swoi, ale i w hordach część się wielka ich zostoi, gdzie w niewoli pogańskiej i w służbie sromotnej łzy swe piją, czekając śmierci wszytkokrotnej. Tego Twej wdzięcznej dziewce bać się już nie trzeba, Która w swych młodych leciech wzięta jest do nieba Żadnych frasunków tego świata nie doznawszy, Ani grzechem duszę swej drogiej pomazawszy. Jej tedy rzeczy, synu, nie masz wątpliwości, Dobrze poszły, ani stąd używaj żałości. Swoje szkody tak szacuj i umyłki swoje, abyś nie przepamiętał, że baczenie twoje i stateczność jest droższa. W tę bądź przed się panem, jako siękolwiek czujesz w pociechy obranem. Człowiek urodziwszy się zasiadł w prawie takim, że ma być jako celem przygodą wszelakim. Z tego trudno się zdzierać. Pocznijmy co chcemy, jeśli po dobrej woli nie pójdziem, musimy. A co wszystkich jednako ciśnie, nie wiem czemu tobie ma być, synu mój, na ciężej jednemu. Śmiertelna jako i ty twoja dziewka była, póki jej zamierzony kres był, potyżyła. żyła. Krótko wprawdzie, ale w tym człowiek nic nie włada, a wyrzec też, co lepiej, niełacno przypada. Skryte są pańskie sądy, co się jemu zdało, na lepiej. Żeby się też i nam podobał. Łzy w tej mierze niepłatne. Gdy raz dusza ciała odbierze, Prózno czekać, by się wrócić miała. Ale człowiek nie zda się praw Z w tej mierze, Że szkody pospolicie tylko przed się bierze, A tego baczyć nie chce, Ani mieć w pamięci, Co mu też czasem padnie Wedle jego chęci. Tać jest władza fortuny, mój najmilszy synie, że nie tak uskarżać się, kiedy nam co zginie, jako dziękować trzeba, że wrzdam, co zostało, bo to wszystko nieszczęście w ręku swoich miało. A taki ty, folgując prawu powszechnemu, zagróć drogę do serca upadkowi swemu, a w to patrzaj, co uszło ręki złej przygody. Zyskiem człowiek zwać musi w czym nie popadł szkody. Na koniec, w co się on koszt i ona utrata, w co się praca i twoje obróciły lata, któreś ty niemal wszystkie strawił nad księgami, mało się bawiąc świata tego zabawami. Teraz by owoc zbierać swojego szczepienia i ratować w zachwianiu mdłego przyrodzenia. Cieszyłeś przed tym insze w takiejże przygodzie, i będziesz w cudzej czulszy, Niżli w swojej szkodzie? Teraz, mistrzu, sam się lecz. Czas, doktor każdemu, Ale kto pospolitym torem gardzi, Temu tak późnego lekarstwa Czekać nie przystoi. Rozumem ma uprzedzić, Co insze czas goi. A czas, co ma za fortel, Dawniejsze świeżymi przypadkami wybija czasem weselszymi, czasem też z tejże miary. Co człowiek z baczeniem pierwej niż przyjdzie widzi i takim myśleniem przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych upatruje i serce na oboję fortunę gotuje. Tego się, Synu, trzymaj, a ludzkie przygody ludzkie noś. Jeden jest Pan smutku i nagrody. Tu zniknęła. Jam się też ocknął, a ciem prawie nie pewien, jest nim przez sen słuchał, czy na jawie?